jestem Zajrok, za to kolejny, konkretnie szósty odcinek zaceniania kanałów, u mnie, na kanałach. I to co, słuchajcie, zrobiliście pod poprzednim odcinkiem, a odcinkiem sterowania do po prostu o wszelki system. W jeden dzień mieliście 5000 uświetleń oraz yy, 600 lajków, czego cię kompletnie nie spodziewałem. Okay, ja więc losujemy pierwszy kanał, a jeszcze tak przed-przed-przed. Słuchajcie, teraz robimy nowy motyw, a konkretnie jak was będę losował. E, wypisujecie w komentarzach, piszecie jakąś historię, na przykład rozpoczęcia swojego kanału, jak wam tam na YouTube co nagrywacie i tak dalej, wiecie, tak opisujecie swój kanał i najbardziej lajkowane komentarze będę po prostu oceniał, więc wchodźcie w set z z więc wchodźcie w sekcję komentarzy, komentujcie, opisujcie swoje kanały, jak najciekawiej, żeby tam ludzi przyciągnąć. No już bez zbędnego gadania losujemy pierwszą osobę. Okej, okay, więc klikamy, pick random comment i zobaczymy kto nam wyskoczy. Kto to będzie? Tito, napisał mało płacenie kanałów, dobra idziemy do niego na kanał, zobaczymy co on tam nagrywa, ma 150 subskrypcje. I dość fajną grafikę, bardzo pomysłowo, bardzo fajny awatar, bardzo mi się podoba. Komponuje się już z nowym wyglądem YouTube, bardzo fajnie. Um, co do banneru, banner też jest nawet spoko, tylko za dużo tych flarów, ale spoko, fajny jakiś styl podoba mi się, jest git po prostu dobra, mamy tutaj e, filmy mój pierwszy inny w w życiu nie wiem co to jest, więc nie będę oglądał mamy stosubów, subów e, jakiś tutaj special, fajnie, fajnie ogólnie co do miniaturek, spoko tak, tak 5 na 10, a grafika tak 7 więc ogólna grafika to 6, tak dokładnie, dobra e, teraz sobie zobaczymy informacje, zaraz sobie przejdziemy do filmiku się no ma na moim kanale znajdziesz różne ciekawe Ciekawe lub nie filmy. Dobra, ale ogólnie opis spoko. E, dobra, teraz sobie przejdziemy do odcinka mail na YouTube i zobaczymy jak tam montujesz. Już widzę, że opis też fajny. Dobra, ogląda. Siemano, witajcie serdecznie. Ja jestem Tito i dzisiaj moi drodzy, dzisiaj moi drodzy chciałbym pokazać Wam pewną nieznaną przez Was zapewne opcję w YouTube. Tak, mianowicie jest to jakby taki mail na YouTubie, więc po prostu zobaczcie sobie, jak to wygląda. Ja pokażę tutaj na przykładzie typowego JNN-a. Dobra, morda polecam, możecie do niego wbić. No i tak, musicie być na komputerze, aby napisać tą do niego wiadomość, tak? Żeby napisać do niego wiadomość prywatną, wchodzimy w zakładkę Informacje, i klikamy, wyślij wiadomość. A, <grymne> A ogólnie, no to w tej kariery niby pocztymy robi dużo osób, y, chyba wie mi się wydaje. Ale ogólnie, co do montażu, dość spoko montaż, nie ma tutaj żadnych szumów mikrofonu, mikrofon też jest bardzo spoko. No jakąś muzyczkę w tle, nie musi być, ale fajnie, gdyby była, mi się przyjemniej zawsze odcinek ogląda. Ale ogólnie, odcinek spoko, kanał spoko i kanał ogólnie oceniam, tak. Um. 6 na 10, ja tutaj daję łapeczkę i zostawić tego subskrybera wraz z dzwoneczkiem. No, wy też to możecie zrobić, tak przy okazji. No, lecimy dalej. Okej, okay, więc losujemy kolejną osobę, którą jest yy, Fly. Fly też napisał mało, płacenie kanałów. Bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszę. No i dobra, co, jaki ładny baner ty. Ej, to jest grafika normalnie 10, 10 na 10. Ja pierwszy raz, może nie pierwszy raz, ale 10 na 10, tak jak... Kurde, 19 słów tylko ma ten pan. Ej, no nie wierzę. Słuchajcie, po tym odcinku, ja chcę u niego widzieć tu 100 subów przynajmniej. Każdy wbija do fly'a. Normalnie mega, mega grafika, mega awatar, mega miniaturki, już grafika 10 na 10. Dziękuję za suba od kogoś. Dziękuję Alfred Games za suba. Dziękuję bardzo. Eee, ale słuchajcie, ma dopiero... 20 subów powiedzmy, a kurde tak, takie ładne miniaturki robi i właśnie takie duże kanały, co się praktycznie nie starają wcale, mają dużo subów nie, a takie malutkie kanały bardzo się starają, zobaczymy jeszcze jego montaż, na pewno też dobry jak miniaturki, zobaczymy, jak coś to normalnie dycha, chyba pierwsza w historii, dobra oglądamy może to, to, to, to mnie bardziej zaciekawiło jakoś, dobra lecimy. ma tutaj fly i dzisiaj ze mną jest ten pan. Dribu jestem. Dokładnie. Jesteśmy dzisiaj na mapie Elytron I ogólnie może być fajnie, więc. Spoko, spoko, tylko sobie do końca nie ucinę tego intram, ale spoko patrzcie, jaki to jest montaż, fajnie, wszystko dopracowane, a nie ma. Kurde, no jest piękne po prostu, ja tutaj zapraszam do Fly'a, link do niego będziecie mieli w opisie Naprawdę kanał godny polecenia, naprawdę Naprawdę, kanał mega Polecam go bardzo serdecznie Nie wiedział, że na taki kanał trafię Mega, po prostu mega kanał Nie wiem, tam drugi raz suba Coś tu nie zalicza Informacje tak, że tutaj zrobione wszystko pięknie, ładnie No mega, po prostu kanał, perfect Dycha, dycha pierwsza historia Ok, ja więc po tym lekkim szoku jaki doznałem, a raczej zdziwienia, raczej radości, coś w tym stylu. Plasujemy trzeci kanał, którym jest Dawidomad 1, 2, 3. Dobra, idziemy do Dawida. Zobaczymy co on tam nagrywa. Pięć faktów o mnie już mi się pojawiło od razu. No dobra. Yy, mam fajny baner. Bardzo fajny. To te napisy są bardzo fajne. Tylko <śmiech> ten Dawidowski grafik. E, fa fajny, naprawdę banner, Fajny, tylko ten renderski nag, wiesz, tutaj. Tutaj go poprawił. Rozmazał albo coś, bo jest taka obramówka. Głupia. Ale co do... Co do miniaturek, nie ma za bardzo miniaturek. Nie ma wcale, przyznajmy się. No ale dobra, oceńmy sobie mój pierwszy challenge w życiu. A co jeszcze do informacji, niech mocniać algory, zapomniałem oczywiście. E, co do informacji jest sam komputer, może dodaj coś jeszcze tam, nie wiem, przedstaw się lub coś w tym stylu i będzie lepiej. No, więc oglądamy. Pierwszy, naj, najnowszy film, przepraszam. Obejść oh, istion. ściąg. dobra, oglądamy. Witam wszystkich z tej strony Dawidowi L233 ze mną. Mateusz 05. Niech się witać. Wytrzymamy. Natomiast, dobra, bierzemy się do klasy. Eee, dobra, Jeden Nie wytrzymię. Nie, nie, nie po prostu nie wytrzymie. Dobra, słuchajcie, mamy, obejrzałem 21 sekund filmu i powiem tak, po co party classy? i zmienię operatora kamery. To tyle już w dzisiejszym odcinku Bardzo wam dziękuję za oglądanie Pamiętajcie, jeżeli chcecie wystąpić odcinku Musicie napisać oczywiście Opisać swój kanał jakoś ładnie A ja wam już bardzo dziękuję za oglądanie słuchajcie Myślę, że Że po prostu ten odcinek wam się spodobał No Więc zostawcie tutaj łapkę w górę Suba też, bardzo się przyda No i tyle No, więc pa, pa ludzie, cześć Pa, no, pa jo, no już A. Get too much of a good thing. So I'm mm -hmm. here dressed up in the finest things.